Cześć, witajcie, ja jestem Kolusja, to jest kolejny odcinek z serii Enchantowanie. W tej serii pojawiać się będą filmy przedstawiające co robią różne enchanty. Zanim zaczniemy zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale. Dzisiaj przyjrzymy się oddychaniu czyli respirationowi. Oddychanie jest enchantem tylko na hełm i może mieć na maksymalnie trzeci poziom. Zaklęcie hełmu tym enchantem powoduje zmniejszenie otrzymywanych obrażeń od topienia się w wodzie i wydłuża czas który możemy spędzić pod wodą. Każdy kolejny poziom wydłuża czas o 15 sekund. I zmniejsza częstotliwość obrażeń o 1 sekundę. To by było na tyle. Kolejne odcinki już niebawem. Dlatego trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie, no i pa!